W związku z tym, że jest już po godzinie 15 to y, rozpoczynamy obrady y, Rady Miejskiej w Kowarach, y, witam wszystkich na 39. sesji Rady Miejskiej w Kowarach y, i proszę o y, potwierdzenie kworum, żeby otworzyć y, sesję. Panie Tadeuszu proszę o potwierdzenie kworum. Pani Małgosia Staremka. Na razie nic mi się nie wyświetliło na monitorze. Nie wyświetliło się? Nie, nie mogę potwierdzić, bo nie mam nic. No właśnie, już momencie. Ale kworum się nie wyświetla, pisarze już. Tak. Już pan. Tak, pan Tadeusz jest? Przepraszam. Tak. Potwierdzono obecność na posiedzeniu. Dobrze, mamy potwierdzone kworum. Wobec powyższego otwieram 39. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Potwierdzam kworum. Przeczytam porządek obrad. pierwsze otwarcie sesji, dwa przyjęcie porządku obrad, trzy sprawozdanie burmistrza miasta Kowary, cztery informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach, pięć informacja przedstawiciela gminy Kowary w związku gmin Karkonoskich, sześć pytania i interpelacje, siedem rozpatrzenie projektu uchwały. Y 7a w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 7b w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. 7c w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym. 7D w sprawie uchylenia uchwały nr 33 łamane przez 207 przez 20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary na rzecz lokalnej grupy działania Partnerstwo Ducha Gór, 7E w sprawie poparcia apelu burmistrza miasta Kowary do mieszkańców Kowar w sprawie zaprzestania stosowania glifosatu na terenie miasta, 8 sprawy różne, a, a jeszcze przepraszam, 7f w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary, 7g w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok, Punkt ósmy, sprawy różne i punkt dziewiąty, zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś zgłasza uwagi do proponowanego projektu tak. porządku obrad? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, proszę o wprowadzenie punktu 7H w sprawie zmiany uchwały numer 13 przez 79 przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października. 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu donośląskiemu oraz przyjęcie do realizacji zadania pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary. Projekt uchwały został przygotowany, skierowany do Rady i bardzo bym prosił o przyjęcie go do porządku i przegłosowanie na dzisiejszej sesji. <todgłosy> Proszę o głosowanie w sprawie wniosku o zmianę porządku obrad. Potwierdzenie kworum. Potwierdzenie kworum. Jeszcze gościa Staręgowej nie ma. Potwierdzam kworum. Proszę o głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Wobec powyższego jeszcze raz przeczytam porządek, nowy porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci sprawozdanie burmistrza miasta Kowary, punkt czwarty informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach.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 pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary. Punkt ósmy sprawy różne, punkt dziewiąty zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Proszę o potwierdzenie kworum. Proszę o oddanie głosu za przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Pani Przewodnicząca, przepraszam, proszę podawać ile osób bierze udział w głosowaniu. Aha, dobrze, dziękuję. W głosowaniu bierze udział 12 osób. Uchwała, został, znaczy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary i proszę o zabranie głosu Pana Pani, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, pozwólcie Państwo, że w skrócie przedstawię najważniejsze informacje i wydarzenia, które dotyczą naszej społecznej, lokalno, społecznej społeczności lokalnej za ostatni miesiąc. Szczegółowe rozpisanie wszystkich sprawozdań jednostek jak również instytucji działających na terenie miasta dostarczycie Państwo na sesję. Ja zwrócę uwagę na rzeczy następujące. W tym miesiącu 10 maja został uruchomiony dodatkowy punkt szczepień w, w naszym klubie seniora i w tym punkcie odbywają się szczepienia naszych mieszkańców i nie tylko. Ten punkt szczepień będzie funkcjonował również w tym tygodniu, w poniedziałki, wtorek i środa, jak również w piątek. Osoby, które chcą się zaszczepić mogą zgłaszać swoją chęć zaszczepienia na stronach, rządowego, na stronach rządowych bądź pod numerami telefonu dzwoniąc do naszych przychodni. W miesiąc maj to również miesiąc egzaminów, odbyły się egzaminy ósmoklasisty, jak również odbył, odbyły się również odbył się również egzamin maturalny. W placówkach oświatowych bez przeszkód przeszły te egzaminy. Obecnie zespół szkół ogólnokształcących przygotowuje się do przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla uczniów kończących naukę w szkole branżowej. Również w szczególny sposób w czasach pandemii obchodziliśmy Dzień Matki. Nasze przedszkolaki z przedszkola numer jeden przedstawiły podziękowania i koncert przygotowany właśnie przez nie, jak również przez wychowawczynię w naszym, naszej muszli koncertowej. Także mimo obostrzeń pandemicznych mogliśmy na świeżym powietrzu uczestniczyć w tym wydarzeniu. Kolejną ważną informacją jest to, że rozstrzygnęliśmy, przetargi na, rozstrzygnęliśmy przetarg na cząstkowe łatanie dziur na terenie miasta. Musieliśmy ten przetarg powtórzyć, został on rozstrzygnięty. Zaraz po długim weekendzie firma wchodzi z naprawą naszych dróg. Cały czas można zgłaszać na naszej stronie internetowej na awaria Kowary Awaria lub drogą mailową na adres bokmałpakowary.pl te dziury, które znajdują się na terenie naszego miasta, na ulicach, aby objąć je naprawą. Również informuję, że ogłoszone zostały przetargi na wykonanie inwestycji na terenie miasta, między innymi na inwestycje na ulicy Jagiellońskiej, jak również realizację dwóch parkingów, przebudowę parkingu na ulicy Ogrodowej, jak również na ulicy Karkonoskiej. Te przetargi znajdują się na stronie rządowej. Można praktycznie w połowie czerwca powinny być rozstrzygnięte, jeżeli zgłoszą się wykonawcy i przystąpimy do realizacji tych inwestycji. Miło mi również poinformować, że w dniu dzisiejszym Pani Burmistrz Miasta Kowary, Pani Elżbieta Zakszewska przyjęła z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nominację do Komisji do Spraw Samorządu przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej i będzie reprezentować środowisko samorządowe w organie doradczym powołanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Dziękuję bardzo. Pytania do Pana Wiceburmistrza. Pan Krzysztof. Chciałem się zapytać, czy Pan pamięta kwotę, za jaką ten przetarg się rozstrzygnął na cząstkowy remont? Eee, kwota, podaży z przetargu to jest około chyba 109 zł za metr kwadratowy remontu nawierzchni, ponieważ w warunkach przetargu była konieczność podania kosztów remontu jednego metra kwadratowego nawierzchni. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Wobec powyższego przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Informacja, przedstawiciela, przepraszam, informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Przeczytam sprawozdanie z posiedzeń. 13 maja odbyła się 49. Komisja Budżetowo-Gospodarcza gdzie zostały omówione projekty uchwał na y, dzisiejszą sesję oraz y, omówiono y, zarządzenie w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2020 rok oraz omówienie pism, które wpłynęły do komisji. 24 maja odbyła się 25 komisja ładu publicznego spraw społecznych i ochrony zdrowia, gdzie również zostały omówione projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz omówione pisma, które wpłynęły do komisji ładu publicznego spraw społecznych i ochrony zdrowia. 27 maja odbyła się 50 komisja budżetowo-gospodarcza, gdzie zostały omówione projekty uchwał na 39 sesję. I 31 maja odbyła się 51 Komisja Budżetowo-Gospodarcza, gdzie, gdzie zostały omówione uchwały na 39 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Czy są jakieś pytania w sprawie przeprowadzonych komisji do przewodniczących komisji? Nie ma żadnych. Wobec powyższego przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja przedstawiciela gminy Kowary w związku gmin Karkonoskich. I proszę o zabranie głosu pana Tadeusza Cenara. Szanowni państwo, w okresie między sesjami Rady Miejskiej nie odbyła się sesja zgromadzenia, niemniej jednak uczestniczyłem w posiedzeniu w dniu 25 maja, w posiedzeniu zarządu, z tego względu, że jednym z punktów porządku obrad była sprawa statutu i w związku z tym pozwoliłem sobie na e sesji opublikować tekst obowiązujący obecnie projekt nowego statutu oraz zmiany, które będą w nowym statucie żeby po prostu łatwiej było sobie porównać z ten obowiązujący i ten, i ten projekt Pragnę również powiedzieć, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dotuje Związek Gmin Kartonowski kwotą 18 300 zł na działalność ekologiczną. Będą to konkursy ekologiczne. Trwa również w związku kontrolowników, w związku z kontrolą projektu, modernizacji yy, tej linii do jest yy, linii do segregacji yy, odpadów i kolejna sesja Zgromadzenia związków Gmin odbędzie się 29 czerwca. Będzie to sesja absolutoryjna. To tak pokrótce ma tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma, więc przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt szósty: pytania, interpelacje. Czy są jakieś pytania, interpelacje? Nie ma żadnych. Wobec powyższego przechodzimy do kolejnego punktu obrad: rozpatrzenie projektu uchwały. Punkt 7a. W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie ma wobec powyższego. Przeczytam projekt. A, przepraszam, nie widziałam. To proszę o głos Pana Krzysztofa Ubińskiego. Ja przeanalizowałem ten wniosek w tym wniosku o wypłatę dodatku energetycznego jest na tłusto zapis taki napisany, nie? Prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. To znaczy mi osobiście się wydaje, że to jest taki jakby mały straszak. Ja jakby mógł, to bym chciał, żeby dokonać tu zmiany, nie? Zapisów tego, co jest wypuszczone. To to decyduje Proszę o wyjaśnienie e, pani kierownica? Pana Panna Macenasa? Jest pani dyrektor. Jest. Aha, pan, panią dyrektor proszę o wyjaśnienie e, zapisu wniosku. Tak, dzięki na przykład wszystkich. To jest e, wzór wniosku ustalony jest zgodnie z ustawą o prawie energetycznym, jak również z, z, zgodnie z zapisami RODO. Rozumiem. To tam a jakbym ja zaproponowała, że na, y, ja mam taką formułkę, że budanie nieprawdy lub zatajenie prawdy we wniosku powoduje odpowiedzialność na podstawie artykułu 233 paragrafie 1 kodeksu karnego bo to nie nic z Rodo nie ma wspólnego ale jest konkretnie napisane to znaczy... Trabie... Oprócz tego, że ludzie podpisują to, każdy u nas też podpisuje dokument, który mówi, że odpowiada pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych danych. Prawdy lub zatajenie prawdy, tak? Taka forma jest? No to mnie satysfakcjonuje, dziękuję. Hmm. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę, żeby sobie wyjaśnić. Dobrze, wobec powyższego przeczytam projekt uchwały i... E... Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały zawarta jest w punkcie pierwszym, punk w paragrafie pierwszym, paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary, paragraf trzeci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 I yy, uchwała przeszła yy, jednogłośnie. Yy, teraz tak przechodzimy do kolejnej uchwały. Punkt, mówię, punkt 7b w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. Czy są jakieś pytania w sprawie tej uchwały, tego projektu uchwały? Proszę Panie Krzysztofie. To znaczy do tego wniosku też mam to samo pytanie. To jest analogicznie Pani Dyrektor? Tak, dokładnie tak. Mhm. Czy jeszcze są jakieś pytania do projektu uchwały? Wobec powyższego przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym i drugim. Paragraf trzeci Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Przechodzimy do głosowania. Proszę o potwierdzenie kworum. Wszyscy są. Proszę o oddanie głosu. Głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, punkt 7c. To jest uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej.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 Wobec powyższego przeczytam treść uchwały uchwała Rady Miejskiej w Kowarach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 Do, do 18. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przechodzimy do głosowania. Proszę o potwierdzenie kworum. Przechodzimy do głosowania. Dobrze. Głos oddało 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, punkt 7d.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 Przechodzimy do głosowania. Panie Krzysztofie nie mam. O, dziękuję bardzo. Już jest. E, głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7e uchwała w sprawie poparcia apelu burmistrza miasta Kowary do mieszkańców Kowar w sprawie zaprzestania stosowania glifosatu na terenie miasta. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie ma, wobec powyższego przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie poparcia apelu Burmistrza Miasta Kowary do mieszkańców Kowar w sprawie zaprzestania stosowania glifosatu na terenie miasta. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym i drugim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Proszę o głosowanie. Głosowało, głos 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały, to jest punkt 7f. Jest to uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary z autopoprawkami i tu prosiłabym panią skarbnik o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary dotyczy ujęcia w przedsięwzięciach nowego zadania polegającego na realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze. Dodatkowo zmianie ulega kwota długu, którą dostosowano do stanu faktycznego związku z zakończoną realizacją zadania modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Kowary. W stosunku do projektu uchwały, który był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Komunalnej w dniu 27 maja zmianie uległa kwota wydatków bieżących, która zmniejszyła się o 15 tysięcy złotych, a kwota wydatków majątkowych równocześnie wzrosła o 15 tysięcy złotych. Jest to związane z faktem wniosku, które złożyła dyrekcja szkoły podstawowej nr 1 w związku z realizacją zadania opracowaniem dokumentacji projektowej na termomodernizację sali gimnastycznej szkoły podstawowej podstawowej numer 1 w Kowarach. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Do pani skarbnik? To znaczy ja mam tylko takie pytanie, bo na samym końcu jakby jest coś na proponowane propozycje zmian, to prosiłbym, żeby na przyszłość nie mamy na tyle czasu, żeby po prostu wcześniej te zmiany dokonywać. Na samym końcu nie wrzucać czegoś, co dokonuje zmian w budżecie. Zmianek, wniosek o zmiany w planie wydatków wpłynął 28 maja, także jest to, było to, uchwała została przygotowana dzisiaj, niezwłocznie po tym jak ten wniosek otrzymaliśmy i trafiła dzisiaj też do Państwa poprzez e-sesję. Ja rozumiem tylko, że na następną sesję też moglibyśmy je przyjąć, nic by się nie stało.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 Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. I proszę o oddanie głosu. Głosowało 12 radnych, e, uchwała została przyjęta jednogłośnie. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały z autopoprawką? Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. Analogicznie jak w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej autopoprawka dotyczy ujęcia wniosku Szkoły Podstawowej nr 1, czyli zmniejszenia wydatków bieżących w planie finansowym szkoły, a przesunięcie ich na wydatki majątkowe na realizację termomodernizacji sali gimnastycznej. Pozostałe zmiany były omawiane na Komisji Budżetowo-Komunalnej 27 maja. Mhm. Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik? Nie ma żadnych, wobec, wobec powyższego przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym i 4. Do trzeciego. Paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary i paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. I proszę o oddanie głosu. Jeszcze. ale nikt nie wyskoczyło nie wyskoczyło Małgosi a Pani Ewa Pani Ewa zajęta telefonem Pani Ewa, już, już... Pani Małgosi ciągle nie mam. Pani Ewa pracuje na pół. Dwóch... Ale mi nie wyskoczyło, nic nie jestem w stanie dogłosować. Znaczy, u mnie też to, nie wyskoczyło. To, to tak jest głosowanie... Panie Mecenasie, powtarzamy to głosowanie? Tak. Głosowanie powinno wyskoczyć. Szanowni Państwo, jeżeli nie wyszło głosowanie, to proszę przeprowadzić reasumpcję. Mhm. Czyli jeszcze raz. Czyli jeszcze raz Państwo muszą potwierdzić kworum i jeszcze raz zakresować. Dobrze. Mhm. Proszę jeszcze raz w takim razie o potwierdzenie kworum. Pani Małgosi Staręgi ciągle nie ma. Nie jestem w stanie. naciskać i, i zero reakcji. Panie mecenasie, mam 11 głosów oddanych. No to zamykamy głosowanie, mamy świadomość, że jest błąd techniczny, więc Dobrze. w głosowaniu uczestniczyła określona liczba radnych mhm. i wynik proszę podać. Dobrze. W głosowaniu uczestniczyło 11, 11 radnych i ze względów technicznych jedna osoba nie mogła oddać głosu. Wobec powyższego uchwała została przyjęta jednogłośnie 11 głosami. I przechodzimy do kolejnej uchwały, to jest punkt 7G i 7H, przepraszam.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 Głos oddało 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny porządku obrad to są, to jest punkt 8. Sprawy różne. Czy są jakieś sprawy do omówienia? Nie ma żadnych. Wobec powyższego Zamykam sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo i do widzenia wszystkim.